Króca bomba, baby mnie wytargały na wybory, kazują mi głosować, a ja tego na bo nie zdzierzę, nie, muszę się napić, Jeżesz Maryna. Ty, tata, cóż to robisz, Tego ja do ryłka, nie do picia, idź, sponimy się, tu nacisku no, że ręce, będziesz. No, co by wszystkie wirusy pozabijać? Tu się naciskuj się myje, a nie się chlaszcze pieruński pijoku. Ja się szmarę, no ja tego nie siadzę. Nie, ja nie zagłasuję. Ja muszę cię napić. A co, jak to zrobić? paczki? No i no, i... No. Dziwają się, nie dziwają się, Chleb chlep, Głupi Ty coż to robisz? Zaszaszczysz, zaszasz. Pał pieniędzy nie dostaniesz. I jakżeście się choć kapkę uśmieli, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, udostępnijcie posta Kajeny. Miejcie się fajnie, do zaś!